We're no strangers to love. Jodła musimy zaprzestać siedzenia i musimy zacząć walczyć o swoje. Jedziemy do Bydgoszczy, żeby rozwalić czwarty wymiar Entei. Dobra, ale wpierw jedziemy na kepsa. O, zobacz, to kapeć, Raytus, undertail z piwnicza. Dobra, kebab na cienkim mega duży sos, bardzo ostry dla pan YouTube. Rajtus mamy sposób jak zakończyć demonetyzację. Młody, co ty gadasz, jeżeli tak co potrzebujecie? Potrzebujemy tylko kepsa ciebie i 500 kg trotylu.